Dlaczego warto czytać? Bo uwielbiam przenosić się w fikcyjny świat, który, który poznaje, który mnie wzbogaca, który mnie również uczy. Spotykam fantastycznych ludzi, spotykam fantastyczne historie, które budują, inspirują. Najciekawszy sposób spędzania czasu to lektura, ponieważ mamy dostęp do myśli innych ludzi. Czytanie sprawia, że jesteśmy bardziej wrażliwi, empatyczni Dlatego, że czytanie pobudza naszą wyobraźnię. Książki są może nie tyle lustrami, ile takimi wizjerami, poprzez które mam zupełnie szczególną i wyjątkową sposobność spojrzenia w głąb drugiego człowieka. Dlaczego warto czytać? Dlatego, że czytanie to jest jeden z najprzyjemniejszych sposobów na spędzanie czasu. Żeby przenosić się w światy równoległe, do światów wyobraźni, żeby poznawać nowe przestrzenie. Czytanie. Kształci Litery nie brudzą rąk. Sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Dlaczego warto czytać? To odpowiedź o tym, jak żyć. Czytanie może być formą dobrego nałogu, które będzie dla nas alternatywą w zamkniętym świecie. Nie wyobrażam sobie, żeby nie czytać.